Dzień dobry. Oglądacie Spacją się skacze, inne spojrzenie na gry wideo. Nazywam się Tomasz Majkowski, jestem kierownikiem ośrodka badań groznawczych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i chciałem dzisiaj porozmawiać z wami o tym, o czym mówimy, gdy mówimy o grach wideo, skąd się wzięły gry wideo i dlaczego nie lubię mówić na nie gry wideo. Epidemia COVID-19 COVID-19 spowodowała ogromne straty w rozmaitych sektorach kultury. Ludzie przestali chodzić do teatru, przestali chodzić do kina no albo chodzą, ale siedzą tam co trzecie, czwarte miejsce wszyscy w maseczkach i nikomu nie sprawia to przyjemności. Trudno jest pójść na koncert i nawet produkcje seriali, które są przeznaczone na platformy streamingowe, w pewnym momencie musiały zostać wstrzymane. Wszyscy tracą, ale jest jeden wygrany epidemii, to znaczy sektor usług cyfrowych. I nie mówię tutaj wyłącznie o obscenicznych pieniądzach, które zarobił na epidemii Amazon, ale również o tym, że pośród dostarczycieli rozmaitych form narracyjnych i rozmaitych dóbr kulturowych szczególnie zyskali producenci gier wideo, czy też gier cyfrowych. Będę mówił gier cyfrowych i za jakiś czas wytłumaczę dlaczego. Bo to nie tylko przyzwyczajenie. Zamknięci w swoich domach ludzie zaczęli uciekać w światy gier wideo czy gier cyfrowych po to, żeby przechadzać się po lesie albo po to, żeby żyć drugim życiem na urokliwej wyspie antropomorficznych zwierzątek, które zajmują się między innymi wypychaniem rybek w grze produkowanej przez Nintendo, chyba największego zwycięzcę w całym sektorze gier, który najwięcej skorzystał na tym, że zaistniała globalna pandemia. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że to właśnie zamknięcie unaoczniło nam bardzo mocno, jak niezmiernie istotnym elementem naszej kultury stały się gry cyfrowe. I jak ważnym sposobem mówienia o rzeczywistości są dla nas wszystkich, nie tylko dla jednego konkretnego pokolenia. Dlatego właśnie trzeba zastanowić się nad tym, czym one w istocie są. I żeby to zrobić, pozwolę sobie przyjrzeć się nazwie, której używamy, to znaczy gry cyfrowe. To jest nazwa dwuczłonowa, Pierwsza część to gry, druga to cyfrowe. Na początek zajmiemy się grami. Mija mniej więcej stulecie, odkąd filozofowie Zachodu zaczęli na poważnie zastanawiać się, czym właściwie jest gra, nie zbywając tego jakimś jedno- czy dwuzdaniowym bomotem. Poza filozofią zachodnią pojęcie gry i zabawy było obecne znacznie dłużej, zwłaszcza w tradycji filozoficznej hinduskiej, ponieważ Gra i zabawa są ważnymi elementami hinduizmu, a co za tym idzie, ważnymi elementami kultury intelektualnej, która z tego hinduizmu wyrasta. U nas jednak, to znaczy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w krajach e, m, zachodnich, ta refleksja zaczęła się troszeczkę później i w zasadzie bardzo szybko dotknęła takiego problemu, że nie wiemy, czym jest gra. Jeżeli przyjmiemy, że mamy do czynienia z sytuacją, która rozgrywa się według zasad, to oczywiście jest bardzo wiele sytuacji, które rozgrywają się według zasad. Ja na przykład siedzę tutaj i poproszono mnie, żebym patrzył w konkretny punkt. Właśnie pokazują mi, w który punkt mam patrzeć, znowu mi oczy uciekają. Będą mi uciekały oczy, wybaczcie państwo, staram się na was patrzeć. Żebym siedział w konkretny sposób i mówił konkretne rzeczy w określonym tempie. To są wszystko reguły, które rządzą sytuacją, w której się znalazły. Te reguły nie powodują jednak jeszcze przecież, że to co robię to gra a jednak grę identyfikujemy z regułami. Żeby jednak te reguły mogły ukonstytuować grę, potrzebna jest pewnego rodzaju fikcja, która oddziela ten wycinek rzeczywistości od rzeczywistości na zewnątrz. To znaczy gra nie jest po prostu sytuacją społeczną, która ma reguły. Gra jest modelem sytuacji społecznej, czy też modelem jakiegoś fragmentu świata, którego reguły wydobyliśmy, przyjrzeliśmy się im, i uczyniliśmy tak, żebyśmy zyskali nad tymi regułami kontrolę, a co za tym idzie, mogliśmy wykorzystać te reguły do rywalizacji. O cóż mi idzie? Gdybyśmy się pochylili nad szachownicą, zobaczylibyśmy, że nie ma żadnych fizycznych przeszkód do tego, żeby bierki poruszały się w całkowicie dowolny sposób. Jedyne, czego nie mogę zrobić, to nie mogę przepchnąć piątka na drugą stronę szachownicy, popknąć go w dół, no bo tam jest drewno. A przynajmniej nie mogę tego zrobić bez zepsucia szachownicy i bardzo dużej siły. Natomiast, żeby grać w szachy, muszę przyjąć, że określone bierki poruszają się w określony sposób. I że ruchy wykonuje się naprzemiennie. I że zaczynają białe. I tak dalej. I dopiero wtedy mam do czynienia z grą w szachy, która jest wycinkiem świata i opowiadaniem o wojnie. I oczywiście nie jest jedyny sposób, w jaki możemy opowiadać o wojnie. Wystarczy, że nieco zmienimy reguły i nagle dostaniemy inną opowieść, mimo że możemy opowiedzieć ją z wykorzystaniem tych samych elementów. I wie to każdy, kto wykorzystał szachy i szachownicę do tego, żeby grać w warcaby. Warcaby też są opowieścią o wojnie, ale przecież różnią się w sposób fundamentalny. To znaczy jedno to jest opowieść o wojnie, w której najważniejszą rzeczą jest hierarchia. Piony giną po to, żeby król mógł żyć, a kiedy król umrze, wtedy e, gra się kończy. Warcaby natomiast są opowieścią o wojnie egalitarnej, w której każdy ma równe e, szanse i e, równie, równe możliwości. No aż do momentu, kiedy zostanie awansowany na wodza naczelnego, to znaczy królową i wtedy jego możliwości się zwiększają. Dlaczego zarówno w europejskich szachach, jak w warcabach, wódz naczelny i stał się królową? A no dlatego, że w pewnym momencie szachy wykorzystywano do tego, żeby uczcić e, podboje Izabeli Kastylijskiej i przegnanie Arabów z e, Hiszpanii. Ale to nie jest historia na teraz. E, tymczasem, gdy przyjrzymy się kulturze grania, czyli tym fikcjom, które odbywają się według określonych reguł i te reguły fikcji mówią z kolei coś o świecie, no bo przecież szachy mówią o świecie coś zupełnie innego niż warcaby I wiemy to dobrze, ponieważ ludzie renesansu, tacy jak na przykład Jan Kochanowski, używali szachów do tego, żeby opowiadać o mm, powinnościach społecznych, prawda? Że pionki, to dobrze, że pionki umierają za króla, tak powinno być. To jest opowieść szachu. Gdy przyjrzymy się starszym grom, one mają bardzo ogólne reguły ogólny charakter. Ale w pewnym momencie wydarzyło się w kulturze europejskiej coś takiego, że gry zaczęły dotyczyć konkretnych sytuacji. Innymi zatem słowy, jeżeli weźmiemy te najstarsze, ginące w pomroce dziejów tytuły, takie jak na przykład Senet, czy królewska gra z Ur, gry, które znamy tylko z wykopalisk archeologicznych i właściwie nie wiemy, jak w nie grano. Albo te, które mają rodowód starożytny, ale są z nami po dziś dzień, jak Bagamon, szachy, młynek, albo hinduskie gry takie jak Chińczyk czy Węże i Drabiny, które dopiero brytyjski kolonializm sprowadził był do Europy, to one mówią o bardzo ogólnych regułach świata, albo o wojnie, albo po prostu o życiu. Chińczyk czy Węże i Drabiny są opowieścią o tym, że trzeba przejść przez życie i potem zaznać zbawienia, zaznać jakieś tam wiekuistej rozkoszy w tym miejscu, do którego mieliśmy dojść, w którym mieliśmy się znaleźć, w zaświatach. Przy czym Chińczyk tym różni się od wężów i drabin, że w wężach i drabinach świat jest przeciwko nam i bezustannie cofa nas w te miejsca, z których wychodziliśmy, prawda? I musimy mieć szczęście, żeby dotrzeć do samego końca, a, a, a gra jest w pewien sposób przeciwko nam. Podobnie zresztą dzieje się w europejskiej grze w gęś. Ale to są sądy bardzo, bardzo ogólne. Natomiast od pewnego momentu kultura europejska zaczyna produkować gry, które dotyczą sytuacji konkretnych. Jeśli weźmiemy na przykład wojnę, to nie możemy już robić gry, która jest po prostu o wojnie. Ona musi być o jakiejś wojnie. Inna gra opowie o bitwie od Grunwaldem, a inna o bitwie warszawskiej, której stulecie właśnie czcimy. Ponieważ wedle nowego modelu myślenia o grach, który pojawił się w XIX wieku w kulturze europejskiej, musimy uwzględnić różnice w uzbrojeniu, różnice w zarządzaniu wojskiem, różnice w ukształtowaniu terenu, żeby powiedzieć prawdę o tamtej sytuacji. I właśnie dlatego gry od pewnego momentu zaczynają się dzielić i multiplikować. I kiedy docieramy do tego momentu, w którym pojawiają się gry cyfrowe, jesteśmy już w sytuacji, w której kultura europejska wie, że do konkretnych reguł, do konkretnych momentów potrzebujemy konkretnego zestawu reguł, który dokładnie opisuje tą sytuację i żadną inną. Nakupowanie e, nieruchomości w Atlantic City rozgrywa się w Atlantic City. Dobra, akurat w tej grze możemy zamieniać miasta. W związku z tym im bliżej jesteśmy współczesności, tym ważniejsza jest rola fikcji dla rozróżniania gier. Szachy to szachy, ale jeżeli kiedyś poszli Państwo do sklepu z szachami albo znaleźliście się w jakimś takim miejscu, w którym szachy się sprzedaje, to wiecie, że Obok szachów, które mają takie stylizowane figury, skądinąd po raz pierwszy przygotowane na pierwszy międzynarodowy turniej szachowy, który rozgrywał się na, e, e, dla Harry'ego Stantona, brytyjskiego arcy, arcymistrza szachowego, choć wtedy jeszcze nie było tytułów arcymistrzowskich. To się rozgrywało na wystawie światowej w Londynie w latach 80. XIX wieku i znowu nie jest historią na teraz. Mamy też szachy, które wyglądają jak Rzymianie kontra Galowie, jak e, e, Kajko i Kokosz kontra Zbójcerze, jak e, e, Avengersi kontra Łotry z Avengersów. Nie, to akurat nie, ponieważ producenci szachów nie mają pieniędzy na licencji. Ale e, one pozostają szachami. Niezależnie od tego, czy walczą tam e, m, Rzymianie z barbarzyńcami, czy walczą tam y, Arabowie z krzyżowcami, to są wciąż szachy. Natomiast jeżeli weźmiemy gry z serii Assassin's Creed, to oczywiście nikt mi nie wmówi, że pomiędzy nimi zmieniają się reguły. Zmieniają się jakieś głupie detale. W jednej grze mogę parować tarczą, a w drugiej mogę powiesić kogoś na linię z gałęzi drzewa. Ale podstawowe reguły są zawsze takie same, a jednocześnie zmienia się warstwa fikcyjna. Ja doskonale wiem, kiedy jestem Ecja Auditore da Firenze, który to Ecja Auditore da Firenze mieszka w tej renesansowej Florencji, a kiedy jestem Kassandrą i przemierzam starożytną Grecję, mimo że reguły są te same, wiem, że mam do czynienia z innymi grami. To jest możliwe dlatego, że kiedy gry przechodzą do medium cyfrowego, zasady zostają w pewien sposób ukryte. Komputery zaczynają przejmować się o to, żeby te zasady były przestrzegane i po prostu informują nas, co można zrobić, a czego nie. Nie musimy się ich uczyć i nie musimy ich sami z pamięci podtrzymywać. Innymi zatem słowy, jak gram w szachy na komputerze, to ja nie muszę wiedzieć, jak się ruszają figury, bo jak aktywuję figurę, to komputer mi mówi, jak ją mogę poruszyć, a jak nie mogę. I tyle. W związku z tym możemy wykorzystywać te zestawy reguł do tego, żeby opowiadać rozmaite historie. I oto pojawia się prawdziwa, i najważniejsza kwestia, która jest związana jest z sposobem opowiadania świata za pomocą gier cyfrowych. Że one mają to, co jest pod spodem, zasady, czyli to, co mówi nam, że spacją się skacze oraz opowieść, która mówi nam, po co ja skaczę tą spacją. A czasem nam tego nie mówi, ponieważ w niektórych grach, mimo że naciskam spację, nie skaczę. Ponieważ silnik gry uniemożliwia mi skakanie, ponieważ gra nie chce, żebym skakał mimo, że istota, którą gram przypomina ze wszechmiar człowieka i ludzie skaczą. Ale dajmy na to, aż do Wiedźmina 3 Wiedźmin nie skacze. I czego bym nie robił, nie podskoczy, ponieważ Zasady, które modelują tę historię, mówią mi, że skakanie jest nieważne. I to właśnie możliwe jest dlatego, że w pewnym momencie dochodzi do tego cudownego romansu gier z kulturą cyfrową. Teraz powiemy kilka słów o tym, w jaki sposób do tego romansu doszło. Społecznością, czy właściwie towarzystwem, jak wtedy mówiono, wieku XVIII, który sam siebie bardzo lubił określać jako wiek gier, wstrząsnęło niezwykłe urządzenie. Urządzenie to nazywało się mechaniczny turek i było jednym z bardzo wielu produkowanych wówczas tak zwanych automatów. Automat natomiast był zegarmistrzowską lalką, która po nakręceniu wykonywała określoną czynność, zazwyczaj grała na instrumencie. Ale mechaniczny turek robił coś innego. Mechaniczny turek grał w szachy. I można było zasiąść naprzeciwko maszyny i ona wykonywała swoje mechaniczne ruchy i potrafiła grać w szachy. To było zupełnie szokujące, ponieważ jeśli automat odtwarza muzykę, to po prostu wykonuje wcześniej zaprojektowaną czynność. Jeżeli natomiast gra w szachy, to znaczy, że w czasie rzeczywistym reaguje na to, co robi jego przeciwnik. Mechaniczny Turek był oczywiście oszustwem. W środku znajdował się człowiek, który powodował rękami automatu i w istocie to on grał w szachy, ale zanim rzecz się wydała, automat zdążył zyskać ogromną popularność i zapłodnić europejską wyobraźnię. Jest też pierwszą opowieścią o tym, że możemy wykorzystać maszyny nie tylko w celu ściśle rozrywkowym, to znaczy na przykład, żeby odtwarzały dla nas muzykę, no bo przecież dziećmi tamtych automatów, które grały na klawesynach, są następnie odtwarzacze muzyki. Ale że możemy wykorzystać maszynę do tego, żeby grać z nią. Co jest niezmiernie dogodne, ponieważ jeśli zasiadam z moim przyjacielem do gry w szachy, jeden z nas odejdzie z szachownicy pokonany, upokorzony swoją porażką, drugi natomiast triumfujący. Jeśli gram z mechanicznym Turkiem, który nie ma żadnych emocji, no cóż, jeśli przegram z mechanicznym Turkiem, będzie mi przykro, ale jeśli wygram z mechanicznym Turkiem, to przynajmniej jemu przykro nie będzie. To jest największe piękno grania z maszyny. Oczywiście zanim doszliśmy do maszyn, z którymi można było grać, wiele kroków trzeba było wykonać. I XIX wiek stworzył ogromną liczbę automatów, które wykonywały jakieś tam mechaniczne czynności rozrywkowe. Wszystkie te maszyny, które wróżyły, maszyny, które zawierały proste gry zręcznościowe, które rozpleniały się najpierw po salonach, a potem, kiedy powstała ta instytucja, po wesołych miasteczkach, jako jedna z najważniejszych tychże atrakcji. I w tym długim ciągu, z którego wywodzą się, jako się rzekło również radia tranzystorowe, magnetofony i iPody, pojawia się w pewnym momencie maszyna Turinga. Najpierw postulowany, a potem faktyczny prototyp uniwersalnej maszyny liczącej, która, by nie wchodzić w bardzo yy, złożone szczegóły, po prostu yy, w zasadzie po, pozwala zrobić każdą operację matematyczną, a ponieważ wykonuje ich bardzo dużo na sekundę, następnie te matematyczne operacje dają się przełożyć na symulowanie innych rzeczy. Dajmy na to obliczanie prognoz pogody na podstawie już obecnych danych, itd., itd. Komputery rozwijają się, ponieważ bardzo szybko wpadają w ręce wojska. I pierwsze ich zastosowanie, jak pamiętacie, to jest kryptografia. Zastosowanie owej niezwykłej, uniwersalnej maszyny Turinga do tego, żeby łamać hitlerowskie szyfry. Niemcy używali maszyny, która była czysto mechaniczna. Polegała na e, przekręcaniu e, pokręteł i poruszaniu cylindrami. Do jej dekodowania zespół z Bletchley Park wykorzystywał maszynę cyfrową, która liczyła z ogromną prędkością, jak na owe czasy, prawdopodobieństwo i wypluwała z siebie komunikaty. Szyfry złamane komputery z nami zostały. Opowiadam o tym dlatego, że nie wiemy, kiedy w istocie powstała pierwsza gra cyfrowa. Znamy bardzo stare patenty, Pierwsze, na grę, która była bardziej skomplikowaną wersją Kółka i Krzyżyka, zarejestrowany w Paryżu już w 1942 roku, to znaczy w czasie wojny. Najstarszy patent, który się zachował, taki, znaczy, taki który da się zrobić, bo tam jest, w wypadku tego Kółka i Krzyżyka, opatentowany jest tylko pomysł na to, żeby to robić za pomocą maszyny cyfrowej. Cathody Ray Amusement Device mógłby zadziałać, choć nie wiemy, to znowu urządzenie z 1947 roku, czy w istocie kiedykolwiek jest zbudowano. Istnieje też plotka, że sam Alan Turing w 1947 roku napisał prosty program do gry w szachy. Właśnie. Nie wiemy tego dlatego, że dla ludzi, którzy konstruowali pierwsze komputery, najpierw na potrzeby wojska, później natomiast na potrzeby wielkich korporacji, bo taka jest historia komputerów, wykorzystanie gier było sposobem na przykład na testowanie sztucznej inteligencji. To znaczy pisali programiki do tego, żeby grać w kółko i krzyżyk. W czasach, kiedy nie było jeszcze prawdziwych interfejsów, z komputerem grało się w kółko i krzyżyk w taki oto sposób. Zapalały się ułożone w kwadrat boku 3 na 3 diody, a żeby wykonać ruch nakręcało się na tarczy telefonicznej to, która dioda się zapala. Więc na przykład granie z komputerem w kółko i krzyżyk albo w warcaby miało być sposobem rozgryzienia tego, jak sprawić, żeby komputer samodzielnie myślał. I z tego właśnie e, ogólnego, e, ogólnej kultury wykorzystywania maszyn, czy testowania możliwości maszyn cyfrowych na prostych grach, zaczęły powoli wyłaniać się gry cyfrowe takie, jakim je znam. Pierwsze prototypy powstały w Stanach Zjednoczonych i obydwa wiążą się ściśle z amerykańskim wojskiem. Pierwszy z nich historycznie starszy, to jest tenis for Two. To było prościutkie urządzenie, które za pomocą oscyloskopu i dwóch pokręteł symulowało przebijanie piłki tenisowej przez siatkę, zmontowane przez pracownika cywilnego laboratorium, które miało rządowy kontrakt, tak ściśle rzecz biorąc, który nazywał się Will Higginbotham, po to, żeby wycieczki szkolne, które przychodziły do tego laboratorium, a przychodziły do tego laboratorium, ponieważ lata 50., to jest 57. rok. W Stanach to jest taki moment, w którym zaczyna się namawiać młodych ludzi, żeby się interesowali inżynierią wojskową i inżynierią w ogóle. Więc żeby oni się nie nudzili śmiertelnie w czasie oglądania laboratorium, bo to jest w istocie nudne, inżynier zmontował im taką prostą zabawkę. Ona nie przetrwała bardzo długo, natomiast jest taką grą, o której wiemy, że działała i że była faktycznie wykorzystywana. Natomiast pierwsza próba stworzenia komercyjnej gry, która mogłaby w jakiś sposób trafić do ludzkich domów i być czymś, co się sprzedaje, to z kolei początek lat 60. I Ralph Baer Imigrant z Niemiec pracujący w, już ściśle w rządowym laboratorium zajmującym się radarami, który przy okazji pracy nad wyświetlaczami radarów opracował sposób wyświetlania punktów na kineskopie telewizora i stworzył prototyp, który nazywa się Brown Box, brązowe pudełko, który był pierwszą konsolą do gier. No a potem sprawy się już potoczyły na MIT. W mateczniku wszystkich nerdów, z którego wywodzi się cała połówka popkultury, która jest związana z cyfrowością pojawiły się sieci komputerowe raz z pojawieniem się sieci komputerowych. Zaczęły pojawiać się pierwsze gry wykorzystujące te sieci komputerowe. Ściśle była to gra Space War zaprogramowana przez niejakiego Steve'a Russella o wdzięcznym pseudonimie Slug. Ja w zasadzie nie wiem, czy chodzi o ślimaka, czy o, chodzi o pocisk do e, strzelby. Wolę myśleć, że ślimaka. Chociaż kultura gier raczej wskazywałaby na to drugie. Więc to gra, w której strzelają do siebie statki kosmiczne, powstała jeszcze przed Star Trekiem. Ale znowu nie bardzo wiemy kiedy, ponieważ powstawała długo i długo tego nie notowano. Studenci se po prostu robili i grali. I dopiero w latach 70. pojawiają się gry, które są komercyjnymi sukcesami, ale to nie jest brown box i to nie, jest, nie są gry, które są w sieciach komputerowych, tylko to są proste automaty, które trafią do kawiarni. Wynika to z tego, że w tej długim katalogu urządzeń, które służą do rozrywki, bardzo długo obok tych pierwszych pomysłów na gry cyfrowe, królują dwa konkretne urządzenia. To jest coś, co się nazywa jednorękim bandytą. Na pewno to kiedyś widzieliście. Pociąga się za dźwignię, przesywają się trzy cylindry. Jeżeli trzy takie same symbole ustawiają się w jednym rzędzie, dostajemy wypłatę pieniężną. I coś, co nazywa się pinball, po polsku flipper. Flipper to w pinballu konkretnie są takie łapki, które robią flip, flip, flip. Czyli stół, po którym przebija się piłeczkę, który jest bezpośrednim dzieckiem z kolei w 18 francuskiej gry bagatelle. I one były. I istniały jako praktyka komercyjna, w związku z tym, kiedy gry cyfrowe wyszły wreszcie do ludzi, zaczęły stylizować się na pinbole. Były takimi samymi maszynami, które można postawić w tym samym miejscu, których, które mają jedną jednakowoż ważną różnicę. Można używać ich w kilka osób. Pierwsza komercyjnie udana gra, czyli Pong, wyprodukowany przez firmę Atari, to symulator tenisa stołowego, łudząco podobny do tamtego Tenis Fortu, sprzed dwudziestu, no, piętnastu lat z Book Heaven National Library, która pozwalała dwóm graczom rywalizować w meczu tenisowym, w przeciwieństwie do pinbola, w którym cały czas walczy się z maszyną. Oczywiście, zaraz potem pojawiły się gry, które są pomyślane o jednym graczu. Symulatory samochodów, symulatory okrętów podwodnych, symulatory czołgów, no i czego tam sobie jeszcze e, m, m, zażyczyć. Wszystkie one z tego wczesnego etapu, mają tę podstawową e, m, właściwość, że w istocie wykorzystują komputery do tego, żeby udawać coś innego. A kiedy gramy w ponga, to symulujemy no, w bardzo ograniczony sposób rozgrywkę pingpongową. Przy czym ta rozgrywka pingpongowa zredukowana zostaje do dwóch zaledwie elementów. Paletek, które w dodatku przemieszczają się wyłącznie w jednej płaszczyźnie i przebijanej pomiędzy nimi piłeczki. Czegoż tam nie ma? No, nie ma tego, co powoduje, że ping-pong jest grą atrakcyjną. Nie ma zmiennej szybkości poruszania się tej piłeczki, ponieważ nie ma siły uderzenia. Nie ma siatki, w którą ta piłeczka może uderzyć. Nie ma serwów. Niczego tego, co tak naprawdę sprawia frajdę, tak mi mówiono, w ping-pongu. Oczy mi uciekają, wiecie, nie gram w bo mi oczy uciekają. Więc tamto wielkie uproszczenie Wskazuje bardzo wyraźnie na to, co było istotą tych pierwszych gier, oto wyjmujemy z jakiegoś fragmentu rzeczywistości jego dwie, trzy najbardziej charakterystyczne rzeczy. Samochody po prostu jadą i mogą przyspieszać, zwalniać i skręcać, ale na przykład nie spalają paliwa, albo nie mogą zabierać pasażerów. Kręty podwodne strzelają torpedami. Ale załoga nie może za zagrać na harmoszce It's The long day to Tipperary, no bo to nie wchodzi w zakres tej gry. Wydobywamy z czynności samą esencję. Gry cyfrowe bardzo szybko wpadły w oko przemysłu filmowego, który zobaczył w nich y, szansę na promocję filmów. I ta promocja odbywała się wedle tej samej reguły. Oto z takich tytułów jak Szczęki czy IT, e wydobywano jeden zaledwie fragment i następnie symulowano go za pomocą tych prostych reguł i prostych możliwości tamtych wczesnych maszyn elektronicznych. Ale jednocześnie to dzięki pieniądzom przemysłu filmowego gry zaczęły zmieniać swoje położenie to znaczy z automatów, które zaczęły budzić ogromne moralne wątpliwości, ponieważ z jednej strony te nowe gry, w przeciwieństwie do pinbola, który wymaga siły, zaczęły przyciągać młodszych ludzi, a z drugiej strony, mój Boże, stały po knajpach albo po takich specjalnych miejscach, które nazywają się arcades, po naszemu salony gier, w których nastolatki przebywały bez żadnej kontroli. W związku z tym pojawił się taki pomysł, żeby przenieść grę do salonu. prawda? I na szczęście istniał już brown box. Ów przełomowy wynalazek, który był pierwszą konsolą do gier. I w latach 80., czy pod koniec jeszcze 70., zaroiło się od konsol, które podłączało się do telewizora. Konsola spowodowała, że zmieniło się coś bardzo ważnego. Zamiast budować osobny automat do każdej gry. Trzeba było zbudować jedną konsolę, a następnie wymieniać jej ruchome elementy w taki sposób, żeby ta jedna konsola pozwalała odtwarzać rozmaite zasady. Nintendo, the like Batman, and the I tak znaleźliśmy się w tym miejscu, które nas interesuje. Oto mamy maszynę cyfrową, która potrafi bardzo, bardzo szybko odróżniać 0 od jedynek, i taki sposób odróżniania tych zer od jedynek, żeby symulować określone sytuacje troszeczkę w taki sposób, jak symuluje, symulowało się sytuację e, na potrzeby wojska. Na przykład symulowało się potencjalną trajektorię pocisku. Skądinąd to wojskowe dziedzictwo pozostało z nami po dziś dzień i w symulowaniu trajektorii pocisków jesteśmy naprawdę dobrze, czy w, na przykład w umieszczaniu radarów w każdej w zasadzie e, grze, w której poruszamy się w otwartym świecie. Mniejsza jednak z tym. Oto mamy to urządzenie, mamy producentów gier, którzy następnie zastanawiają się nad tym, jak wykorzystać możliwości techniczne tego urządzenia, czyli jego pamięć, szybkość obliczeniową, ale również narzędzia kontroli. Prawda? To znaczy na przykład klawiaturę ponieważ od pewnego momentu, kiedy komputery osobiste wypierają w Stanach Zjednoczonych i Europie konsole, konsole zawsze pozostaną popularne w Japonii, potem będą miały wielki comeback, ale na, na pewien moment pojawia się coś, co się nazywa komputerem domowym, czyli taka maszyna do pisania podłączona do telewizora. Na przykład, żeby stworzyć grę, należy zastanowić się nad tym, jak rzeczy, które będą działy się w grze, przełożyć na możliwości maszyny do pisania. I w ten sposób dowiadujemy się, że spacją się skacze. I kiedy już raz, uczynimy coś standardem, to oczywiście nie chcemy, żeby każda gra wymagała od nas nauki na nowo. Stąd, niezależnie od tego, kto grę wyprodukował i na jakim działa silniku, w prawie wszystkich grach produkowanych współcześnie, wykorzystujących klawiaturę, żeby chodzić, używamy kombinacji klawiszy wsad. sad, dogodnej, ponieważ leży na nich lewa ręka, prawa natomiast spoczywa na myszce. W czasach przed myszkami dogodnie chodziło się za pomocą klawiszy ze strzałkami, a lewą uderzało się w spację i właśnie dlatego tą spacją się skakało. Ten zwyczaj został, ponieważ spacją, jak doskonale wiecie, spacją łatwo jest operować kciuki. Ale jednocześnie się, zwiększały się możliwości obliczeniowe naszych maszyn i oto gry cyfrowe zaczęły przyjmować inną zupełnie postać. Mianowicie to, co kiedyś było prostymi czynnościami, zaczęło kombinować się, żeby dać nam gry bardziej skomplikowane. Kiedyś na przykład, w latach 90. pojawiła się moda na gry sportowe, które były symulatorami olimpiad. I ten symulator olimpiady polegał na tym, że w obrębie jednej gry znajdowało się wiele dyscyplin sportowych, każda z określonymi regułami. czyli to, co kiedyś byłoby różnymi automatami, automat do nie wiem, skoków narciarskich, automat do jazdy figurowej na lodzie, bo to jest olimpiada zimowa, jak widzicie, i automat do hokeja, staje się jednym programem, w którym wybieram sobie, którą z tych czynności będę wykorzystywał. A potem pojawiają się takie większe ramy narracyjne, które opowiadają nam o tym, że te wszystkie czynności mogą koegzystować. Prawda? Czyli już nie wybieram sobie z poziomu menu, czy jeżdżę na łyżwach, czy skaczę na nartach, tylko oto mój bohater wchodzi na skocznie, przypina narty, staje tam i siup, a potem przypina łyżby. Oczywiście takich gier jest stosunkowo mało, ale gdybyśmy przeszli na inne sporty, doskonale pamiętamy, ponieważ sprzedają nam ją wciąż i wciąż i wciąż na coraz to nowy sprzęt. Ta grę, w której mój bohater może wsiąść do samochodu i pojechać do country clubu i tam zagrać w tenisa, albo zagrać w golfa, albo wrócić do domu i pouprawiać jogę. Bo to jest oczywiście GTA V i tylko jedna postać, tylko Majka. I w ten sposób pojawia się taki pomysł, że gra powinna być całym światem, żeby uzasadnić to, że w tym świecie można robić najrozmaitsze czynności. Teraz to, jak dużo tych czynności się w danym świecie daje zrobić. To jest oczywiście rzecz, która zależy już od konkretnej gry. Ale istnieje powód, dla którego najwyżej branża i krytycy zazwyczaj identyfikują wielkie, bardzo drogie gry z otwartymi światami. Tego cyberpunka 27.7, na którego wszyscy czekamy, bo tam przecież będzie można robić wszystko. Zupełnie wszystko. Wcześniej wszystko można było robić w Skyrimie, przypominam. Więc e, ceni je wyżej niż na przykład symulatory sportowe czy symulatory pojazdów, które nadają się tylko do jednej rzeczy. Do symulowania latania albo do e, symulowania jazdy ciężarówką czy czegoś w tym rodzaju. Po pojawia się zatem taki postulat, że dzięki temu, że możemy bardzo dużo zasad upchnąć do gry, bo w żadnej grze tradycyjnej nie byłoby to możliwe, bo mamy maszynę, która nam to liczy, możemy je ze sobą wszystkie połączyć i poszyć za pomocą narracyjnego ściegu i w ten sposób stworzyć to, co jest istotą sprawy. Opowiadanie o świecie, które jest oparte o jakieś reguły. Te reguły są niewidoczne. W związku z tym sprawiają wrażenie, że to jesteśmy w świecie, w którym możemy wszystko. Ale ktokolwiek próbował skakać w Wiedźminie 2, wie, że nie możemy wszystkiego. Podobnie jak wiecie, ktokolwiek grał w Elder Scrolls 5 Skyrim, ten wie, że można tam zrobić wszystko. Na przykład mogę wziąć jabłko, mogę zjeść jabłko, mogę rzucić tym jabłkiem w Jarla białej grani, który na to nie zareaguje. Więc pierwsza rzecz, że Jarl się na mnie nie obrazi. Ale wiecie, czego nie mogę zrobić z jabłkiem? Nie mogę go pokroić, nie mogę go ze skórki obrać. Istnieje mnóstwo rzeczy, których zrobić w grze nie można. Natomiast opowieść o tym, że tam jest wszystko, to jest właśnie opowieść o tym, w jaki sposób wyobrażamy sobie rzeczywistość. Jakie rzeczy widzimy jako ważne, atrakcyjne, bez których się nie da. Bez czego się nie da? Nie da się bez walki. Ale podobnie nie da się na przykład bez samodzielnego wytwarzania przedmiotów za pomocą łączenia innych przedmiotów. To jest strasznie ważne. To jest dziedzictwo tej XVIII-wiecznego przeświadczenia, że możemy składając ze sobą jakieś dziwne elementy, wygenerować tego mechanicznego turka. Da się natomiast bez mnóstwa rzeczy. Da się na przykład bez seksu. Prawie zawsze da się. Co przecież jest istotnym elementem ludzkiego życia, pewnie istotniejszym niż wykuwanie mieczy z rudy. I powstają te właśnie wielkie, niezwykłe, cudowne opowieści, które jednocześnie wymagają od nas najwyższej uwagi, ponieważ czegoś nas uczą. I teraz lekcja, której nas uczą, jest lekcją, którą być może nie zawsze chcemy odbierać. Zresztą nie będę o tym szczegółowo mówił, ponieważ moi znakomici koledzy i koleżanki, którzy również uczestniczą w tym cyklu, mają na ten temat do powiedzenia więcej. Warto jednak zwrócić na to uwagę, że jeżeli gry uczą nas czegoś naprawdę, to tego, że ode mnie, od gracza, zależy to, co się dzieje, że mam władzę, że mam kontrolę. Tak jak kiedyś miałem kontrolę nad figurami w szachach. I dlatego właśnie, kiedy jesteśmy zamknięci w domu, bo jest COVID-19 i wiemy, że nie mamy wpływu na rzeczywistość, oto powiedziano nam z dnia na dzień, idź do domu, nie wychodź, nie pójdziesz do swojego ulubionego baru i nie spotkasz się z rodziną, nie wyprawisz wesela na 130 osób, bo jesteś w żółtej strefie. Znajduje się w świecie, w którym ode mnie wszystko zależy i w którym ja kontroluje sytuację w sposób absolutny do tego stopnia, że mogę nawet zaniechać. I oczywiście ta sytuacja stawia mi opór, ale ja ją przezwyciężam i prę do przodu. A przezwyciężam dlatego, że mam umiejętności, ale również dlatego, że mam pewnego rodzaju moralną jakość, jako postać, którą gram, która daje mi paliwo do tego, żeby brnąć do przodu. A zatem znajdujemy się w świecie, w którym zyskujemy sprawczość i możemy Dzięki tym cudownym komputerom faktycznie odczuć, że coś od nas zależy, jednocześnie w świecie, w który, o którym możemy się troszczyć. Na rozmaitych poziomach troszczyć się o naszą postać, żeby była przyodziana i bosa, albo obuta, jak wolimy, ale też troszczyć się o ten świat, bo bez naszej ingerencji zjedzą go potwory, smoki i kosmici. A gdy go ocalimy? No cóż, Wtedy wreszcie my będziemy bohaterem w tej przestrzeni, w której współczesność daje nam bardzo niewielki margines działania. I właśnie dlatego gry stały się tak istotnym elementem współczesnej kultury. Ponieważ to nie jest już tylko marzenie o tym, żeby Superman przybył, by nas ocalić. Jest marzeniem o tym, że to my jesteśmy Supermanem, który przybywa i ocala wszystkich. Tego właśnie nam brakuje. Gry wideo to długo były gry, które podłączało się do telewizora, podczas gdy gry komputerowe to były te, w których grano na komputerach domowych, później na komputerach osobistych. Dzisiaj to rozróżnienie jest już zupełnie nieoperacyjne. Po pierwsze dlatego, że większość tytułów jest cross-platformowych. Po drugie oczywiście dlatego, że technicznie rzecz biorąc, konsole też są komputerami. Po trzecie, dlatego, że są jeszcze gry na urządzenia mobilne, te wszystkie rzeczy, które gramy na telefonach. Telefony też są komputerami, ale kiedy mówię gry komputerowe, to wtedy boczą się na mnie konsolowcy, a gdy mówię gry wideo, wtedy yy, nie wiadomo, o co mi chodzi. Gry cyfrowe natomiast sprowadzają nas na ten podstawowy poziom. To są te gry do rozgrywki, w które potrzebny jest komputer, który bardzo szybko oblicza zasady, tak żebym ja nie musiał się tymi zasadami zajmować. Oczywiście komputery dały nam nie tylko gry, ale również dostęp do szerokiej gamy mediów cyfrowych, do których sięgnąć możemy za pomocą internetu. Zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście skorzystali z tej możliwości i użyli innych produktów, innych treści, które oferowane są w cyklu Spacją się skacze, inne spojrzenie na gry wideo, naszych podcastów, wideokastów, artykułów.